Wspomnieliśmy o poleceniu Echo, które służy do wypisywania jakichś informacji na ekran. Polecenie to, gdy napiszemy Echo gwiazdka, może zostać użyte do wylistowania wszystkich nieukrytych plików w bieżącym katalogu. Nie jest to jednak funkcjonalność samej komendy Echo, a powłoki ją wywołującej. To basz przed uruchomieniem polecenia Echo zastąpił w jego linii poleceń gwiazdkę listą wszystkich nieukrytych plików, Gwiazdka jest jednym z tak zwanych znaków uogólniających powłoki, których użycie w jakimś niezabezpieczonym cudzysłowami napisie powoduje zastąpienie go poprzez listę pasujących plików w oparciu o rozwinięcie tych znaków. Gwiazdka jest najbardziej ogólnym, a zarazem najczęściej stosowanym tego typu znakiem i oznacza dopasowanie dowolnego, także pustego ciągu znaków w jej miejscu. Na przykład do A gwiazdka zostanie dopasowany plik o nazwie A oraz wszystkie inne pliki, których nazwa zaczyna się od A. Natomiast do gwiazdka L gwiazdka, dowolny plik mający literę L w środku, należy mieć na uwadze, że gdy nie ma pasujących do wyrażenia plików, BASZ uruchomi podane polecenie przekazując do niego niezmodyfikowany ciąg zawierający znaki uogólniające. Innymi znakami uogólniającymi powłoki jest pytajnik, którym możemy zastąpić pojedynczy, dowolny znak. Użycie samego pytajnika oznacza wszystkie jednoznakowe nazwy plików. Jeżeli chcemy wylistować pliki, których nazwy zaczynają się od pytajnika, powinniśmy poprzedzić ten znak odwrotnym ukośnikiem, natomiast korzystając z nawiasów kwadratowych możemy zastąpić pojedynczy znak z podanego w nich zbioru znaków. Zbiór ten może być określony poprzez wymienienie poszczególnych znaków, podanie zakresu z użyciem myślnika lub zanegowanie zbioru poprzez podanie po otwierającym nawiasie kwadratowym wykrzyknika lub dzióbka w górę. Jeżeli wymieniając elementy zbioru chcemy uwzględnić w nich myślnik, powinien być on podany jako pierwszy lub ostatni znak, a wykrzyknik lub dziubek w górę jako nie pierwszy znak. Kropka gwiazdka pozwoli wypisać wszystkie ukryte pliki, wliczając w to odwołanie do bieżącego i nadrzędnego katalogu w postaci kropki i dwóch kropek. Listowanie plików jest operacją na tyle istotną i użyteczną, że oczywiście nie używamy do niego na ogół komendy echo, tylko dedykowanej komendy LS, która pozwala na znacznie więcej niż echo i znaki uogólniające. Dzięki niej możemy na przykład listować szczegóły na temat danych plików, takich jak informacje na temat typu pliku myślnik oznacza zwykły plik, D oznacza katalog i tak dalej uprawnień właściciela, grupy właścicielskiej pozostałych użytkowników, nazwę właściciela, grupy właścicielskiej, rozmiaru tego pliku oraz daty jego modyfikacji. Uprawnienia dla każdego z trzech poziomów właściciela, grupy i pozostałych składają się z trzech liter. Obecność danej litery oznacza posiadanie danego prawa, a myślnik jego brak. Są to R, odczyt, W, zapis i X, wykonywanie. Prawa odczytu i zapisu są dość oczywiste. Warto wspomnieć, że brak prawa zapisu do pliku nie oznacza braku możliwości jego skasowania i utworzenia nowego pliku o takiej samej nazwie. Jeżeli mamy prawo zapisu w katalogu, wykonywanie dla plików oznacza prawo uruchomienia kodu z tego pliku, przy czym brak prawa wykonywalności nie oznacza, że kodu z pliku nie da się wykonać. Aby wykonać plik, wystarczy móc przeczytać jego kod, zarówno w przypadku kodu interpretowanego, jak też w przypadku kodu binarnego. Dla katalogów prawo wykonywalności oznacza prawo wejścia w głąb katalogu, czyli dostępu do plików i podkatalogów znajdujących się wewnątrz niego. Natomiast prawo odczytu oznacza prawo wylistowania plików i podkatalogów się w nim znajdujących. Czyli jeżeli mamy prawo wykonywalności katalogu, ale nie prawo czytania katalogu, to mamy dostęp do danych w tym katalogu pod warunkiem, że znamy ścieżkę pliku, w którym są. Jeżeli jej nie znamy, to ze względu na brak prawa listowania katalogu nie możemy jej poznać, a co najwyżej możemy ją zgadnąć. Komenda LS jest jednym z tych poleceń, w których opcja minus "-h", oznacza wypisanie w formacie czytelnym dla człowieka, a nie wypisanie tekstu pomocy. Jak widzimy na ekranie jej użycie zmienia sposób wypisywania rozmiarów plików w taki sposób, że zamiast dokładnego rozmiaru w bajtach wypisywany jest zaokrąglony rozmiar z użyciem przedrostków typu kilo, mega, giga itd. Przełącznik minus A powoduje wyświetlanie plików ukrytych, czyli takich których nazwa zaczyna się od kropki. Poza tym niczym innym nie różnią się one od pozostałych plików. Warto zauważyć, iż wyświetlona zostanie wtedy też kropka oznaczająca katalog bieżący i dwie kropki oznaczające katalog nadrzędny. Opcja "-1", powoduje wypisywanie jednego pliku w linii, jest ona automatycznie dodawana, gdy wyjście LS jest przekierowane do innego polecenia lub do pliku. LS pozwala również na sortowanie, np. Na według daty modyfikacji z użyciem opcji minus "-t", według rozmiaru z użyciem opcji minus "-s", duże. Przydatna jest też opcja minus "-r", odwracająca kolejność sortowania, dzięki czemu chcąc zobaczyć najnowsze pliki możemy napisać ls-tr i zostaną one wylistowane na dole i nie będziemy musieli przewijać terminala lub przekierowywać wyjścia tego polecenia np. do lesa. Przydatną opcją jest minus "-d", która powoduje, iż ls nie listuje zawartości podanych w linii poleceń katalogów, a wypisuje informacje na ich temat. Jest to szczególności przydatne, jeżeli korzystamy ze znaków uogólniających do wyboru obiektów, o których chcemy uzyskać informacje. Jeżeli na skutek dopasowania np. do gwiazdki LS otrzyma katalogi, to bez opcji "-d", wypisze ich zawartość, a nie informacje o nich samych, czego na przykład oczekiwaliśmy. Oprócz listowania plików w znanej lokalizacji przydatna jest też możliwość wyszukiwania plików w oparciu o ich parametry, takie jak nazwa pliku, data modyfikacji, rozmiar i tym podobne. Pozwala na to polecenie Find. Przeszukuje ono rekurencyjnie wskazany katalog lub katalog bieżący, jeżeli w linii poleceń nie został wskazany inny w poszukiwaniu plików spełniających podane warunki. Warunki standardowo łączone są spójnikiem End, czyli muszą być spełnione wszystkie Find bez podanych warunków wylistuje rekurencyjnie wszystkie pliki z podanego katalogu. Warunek name służy do określenia nazwy pliku, czyli zostaną wypisane tylko pliki o pasującej nazwie. Nazwę możemy określić bezpośrednio lub z użyciem znaków uogólniających powłoki. Należy tutaj pamiętać, iż musimy przekazać to wyrażenie do polecenia Find w postaci nierozwiniętej przez powłokę. W przykładzie na ekranie widać, że jeżeli argument warunku name jest niezabezpieczony przed interpretacją przez powłokę to możemy otrzymać poprawne wyniki, jeżeli w bieżącym katalogu nie ma nazw pasujących do wyrażenia, dostać komunikat o błędzie, jeżeli do wyrażenia pasuje wiele nazw w bieżącym katalogu lub dostać niepoprawne wyniki, jeżeli do wyrażenia dopasowana została jedna nazwa. Jeżeli zabezpieczymy argument przed interpretacją przez powłokę, to jak widać w prezentowanym przykładzie, w każdym z tych przypadków dostaniemy poprawne wyniki. Mamy również warunek i "-iname", który działa analogicznie jak name, ale ignoruje wielkość liter, czyli traktuje wielkie i małe litery jako równoważne. Jeżeli chcemy szukać nie według nazwy pliku, a według tego, że ścieżka do danego pliku coś zawiera, mamy warunek PAW. Analogicznie jak w przypadku warunku name dopasowanie było robione do pełnej nazwy pliku, tak w przypadku Paw dopasowanie jest robione do pełnej ścieżki, a nie do elementu tej ścieżki. Zatem jeżeli chcemy wyszukać pliki w katalogach, których nazwa zaczyna się na przykład na XX, to w argumencie warunku musimy pozwolić na dopasowanie dowolnego początku ścieżki przy pomocy gwiazdki, następnie dać ukośnik oznaczający początek kolejnego elementu ścieżki, XX oznaczający początek nazwy katalogu, gwiazdkę dopasowującą resztę tej nazwy, ukośnik kończący nazwę katalogu i gwiazdkę dopasowującą resztę ścieżki, Analogicznie do PAW działa warunek minus IPAW, który nie rozróżnia wielkości liter. Polecenie Find oferuje także warunki do wyszukiwania w oparciu o dopasowanie ścieżki do wyrażenia regularnego oraz wymagania określonego typu pliku. Typ pliku możemy określić przy pomocy warunku minus Type, gdzie jako argument podajemy jednoliterowe określenie typu pliku, przez typ pliku rozumiemy tutaj to, czy jest to zwykły plik oznaczany literą F, katalog oznaczany D, link symboliczny, o których będziemy mówić w dalszej części zajęć, czy jeszcze inny obiekt. Dostępne są także warunki do wyszukiwania po czasie modyfikacji lub utworzenia pliku oraz jego rozmiarze, np. find-size plus 15c-size-2k minus wyszuka pliki większe od 15 bajtów, ale równocześnie mniejsze niż 2 kB. Ogólnie w argumentach opcji związanych z rozmiarem, czasem i tym podobne, plus będzie oznaczał większe niż a minus mniejsze niż. Bardzo użytecznym warunkiem polecenia find jest minus exec, który pozwala na uruchomienie dowolnego polecenia i przekazanie do niego ścieżki do wyszukanego pliku. Warunek ten jako swój argument przyjmuje polecenie, które ma zostać uruchomione. Polecenie to musi być zakończone średnikiem zabezpieczonym przed zinterpretowaniem go przez powłokę uruchamiającą finda, natomiast pod klamerki także zabezpieczone odwrotnymi ukośnikami zostanie podstawiona ścieżka do wyszukanego pliku. Na ekranie widzimy przykład wykorzystania tego warunku do wyświetlenia szczegółów na temat wyszukanych plików. Do zabezpieczenia klamerek i średnika można oczywiście użyć także cudzysłowów, należy jednak pamiętać, że klamerki i średnik muszą się znaleźć w osobnych napisach. Zabezpieczenie klamerek nie zawsze jest wymagane. Podobnie do warunku EXEC działa warunek dir, jednak w odróżnieniu od EXEC wchodzi on najpierw do katalogu zawierającego wyszukany plik i dopiero w nim uruchamia wskazaną komendę przekazując do niej ścieżkę względem tamtego katalogu postaci Ukośnik nazwa wyszukanego pliku. Warto zauważyć, że zarówno exec jak i execdir są warunkami, czyli możemy je wykorzystać do testowania właściwości plików nieobsługiwanych bezpośrednio przez komendę find, np. długości pliku audio lub wideo, rozmiaru obrazka w pikselach. Działają one w oparciu o kod powrotu uruchamianego polecenia. Jeżeli uruchomione polecenie zwróciło kod 0, warunek jest spełniony. Na ekranie widzimy wywołania find, gdzie w ramach exec zostały użyte polecenia false i true, zwracające odpowiednio zawsze fałsz i prawdę. Używając warunków exec i execdir należy pamiętać, że wyłączają one domyślne zachowanie find polegające na wypisywaniu znalezionych plików. Możemy je wypisać używając na przykład warunku minus print. Należy też zauważyć, że find sprawdza warunki po kolei, od lewej do prawej do napotkania pierwszego, który nie został spełniony, Dlatego w pokazanym na ekranie przykładzie warunek print wykonany został dla wszystkich plików, natomiast exec echo dla żadnego, bo poprzedni exec zawsze zwracał false i przerywał dalsze sprawdzanie warunków. Kolejnym programem związanym poniekąd listowaniem plików jest polecenie DU, które pozwala na uzyskanie informacji na temat rozmiaru danego pliku. Jeżeli dodamy opcję minus "-h", będziemy mieli podawane to po ludzku, czyli w kilobajtach, megabajtach i tak dalej. Jeżeli nie podamy tej opcji, wynik będzie podawany w blokach o wielkości 1 KB albo na niektórych systemach półkilobajtowych. Warto zwrócić uwagę na różnicę rozmiaru podawanego przez polecenie LS oraz podawanego przez DU. LS mówi nam, że ten plik zajmuje 25 bajtów, a DU mówi nam, że ten plik zajmuje 4 kB. Żadna z tych komend tak naprawdę nie kłamie, pomimo że mówią co innego. Ls informuje o tym ile mamy informacji w tym pliku, czyli jaki jest rozmiar zawartości tego pliku i zawartość tego pliku obejmuje 25 bajtów, natomiast du mówi ile ten plik zajmuje na dysku twardym, w tym przypadku 4 kB. Dzieje się tak dlatego, że miejsce na dysku twardym Allocowain jest w pewnych jednostkach zwanych blokami i dlatego file systemu rozmiar bloku wynosi 4 kB, czyli to jest najmniejsza jednostka, którą plik może zająć. Nawet jeżeli plik ma mieć 1 byte, to na dysku twardym musimy na niego przeznaczyć 4 kB. Możemy też sprawdzić ile miejsca na dysku zajmuje plik pusty. Jak widać pusty plik zajmuje na dysku 0 miejsca, ponieważ nie ma potrzeby alokowania na niego przestrzeni dyskowej, gdyż w tym pliku nie ma żadnych informacji. Z kolei przy pomocy polecenia DF możemy sprawdzać dostępność miejsca na dysku twardym. Również polecam opcję "-H", dzięki której zostanie to wypisane w ludzkich jednostkach. Jeżeli jej nie użyjemy, to mamy informację dużo bardziej precyzyjną, bo w pojedynczych blokach, ale też mniej czytelną dla człowieka. Gdy chcemy sprawdzić, ile mamy miejsca dostępnego w bieżącym katalogu oczywiście, pomijając zagadnienia limitu miejsca dla danego użytkownika typu kłota i tym podobne możemy napisać df-h. i wtedy polecenie to wypisze informację wyłącznie dla systemu plików, na którym znajduje się podany katalog w tym wypadku katalog bieżący oznaczony kropką.